w Japonii oni nadal nic się nie dzieje. Jest spokojnie. Dzień jak Trochę, co dzień. Nudno. Trochę nudno. Powiedziałbym, że przeciętnie. Gdzieś wysoko w górach, szukamy teraz naszego miejsca noclegowego.